Dobra, 700 lajków tak szybko, a nawet odcinka nie zmontowałem. Ja pierdzielę. Cześć, mano, ja jestem Zerów, za kolejny film na moim kanale, a dziś pokażę wam trzy najlepsze reakcje na rajdy youtuberów. Standardowo podwyższamy próg łapek, czyli 800 i kolejny odcinek już na kanale, także do roboty, a ja zapraszam do oglądania. Miejsce trzecie. Boxer zrajdował parę streamerów, którzy na początku rajda pomyśleli, że to fake. Natomiast potem zawstydzili się. Zresztą zobaczcie sami. Czekaj, bo ja nie widzę. Takiego głupiego. A to może ktoś jaja robi. No jak Ja jaja robi przez. <ścoughs> ja mam tu na drugim monitorze, wszyscy ja sobie tam wejdę. A żeby się czerwono zrobiło. Postanek. Czekaj. A ja oglądałem, myślałem, że dzisiaj lew będzie na lata. Ja... Myśmy nagrywali odcinek. I oglądali Boxdala, a teraz Boxdala jest u nas. Czekaj, czy ja się tam widzę na tym? Jezus, jesteśmy sławni. Ej, w porządku! Ja. Ej, 390 osób. Dzięki ja Boxdala. Tak ja jestem w ogóle pod wrażeniem, ile ty masz ludzi na tych live'ach. I normalnie. Nie Ale nie, ogółem. Miejsce drugie. Raid od Boxdala do dziadka streamującego na Twitchu. Sam byłem, kiedy to robił. Dziadek zaczął wykrzykiwać, że kocha Boxdala i Polskę, po czym śpiewał hyn Polski. Szkoda znalazłem natomiast tylko kawałek, kiedy było to jeszcze na lewie Boksdela. Dziadek naprawdę mega pozytywny, szkoda, że z zagranicy. Boksdel! Yes, yes! Pochemciej ko Polska! Kochemciej Polska! Kochemciej Polska! Kochemciej Polska! Kochemciej Polska! Kochemciej Polska. Ko Polska. Ko Polska. Ko Polska! Yahoo! Kołem się i I oczywiście miejsce pierwsze. Boxel w dniu swoich urodzin wraz z Meduzą oraz Blowem wbili do streamera podnikiem ptaszek Dodo. Sam jest moim wizem, Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Wracając, jego reakcja była wręcz niesamowita, a jeżeli znacie jeszcze jakieś fajne reakcje, to piszcie o nich koniecznie w komentarzach. A pojawicie się w następnych odcinkach oraz przypnę do waszego komentarza serduszko. boxer saydı baba baba boxer saydı baba e de faktisi de faktı başta ne sordu faktisi e pardon Także to tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli film wam się spodobał, zawsze tutaj koniecznie kciuka w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie to teraz zrobić. Klikajcie w kardę, aby obejrzeć poprzednie filmy, a między innymi trollowanie tam 11, z którymi wkrótce wrócimy w sierpniu, lub 5 największych donate'ów w Polsce, część druga. Tak więc do zobaczenia i do następnego, elo!